Po skontrolowaniu działalności prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącej rejestracji i zmian porejestracyjnych produktów leczniczych, a także ich badań jakościowych, Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że zdrowie Polaków może być zagrożone. W szczególności stwierdzono opóźnienia w kierowaniu leków do badań jakościowych. W konsekwencji w sprzedaży znajdują się leki, których jakość nie została sprawdzona przez niezależne laboratorium. W przypadku jednego leku dodano nowe wskazanie terapeutyczne po analizie dokumentacji wykonanej w jeden dzień przez eksperta zewnętrznego. Analiza ta w ocenie NIK nie dawała wystarczających podstaw do dodania tego wskazania. Brakowało wyników badań klinicznych potwierdzających skuteczność przedmiotowego leku w rozszerzonym wskazaniu terapeutycznym. Co więcej, lekarze stosujący ten lek stwierdzili, że w przypadku dwóch pacjentów z COVID-19 przyczyną ich śmierci mogło być podanie tego leku.